Co tu widzę? Długo już czekasz? Mm, od kiedy pamiętam. Dobra, chodź, nie mam co czekać. Za naszyjnik miałam wyrzuty sumienia Śminką zdobiłam nasze uniesienia Tworzyliśmy z tego wielkie wspomnienia Teraz zostały nieporozumienia Za naszyjnik miałam wyrzuty sumienia Śminką zdobiłam nasze uniesienia Tworzyliśmy z tego wielkie wspomnienia Teraz zostały już tylko życzenia Mówisz takie proste rzeczy, wszystko jak przed słodem such a perfect day nie męczy mnie nadzieja gasnąca wcale rozmowy są przewspaniałe stale milczenie jest doskonałe, wino przyćmiewam wady i pustkę. Upajam się słowem, a ty dajesz mi rady. Urodą olśniewasz, gdy zdejmujesz swoją bluzkę Kino jam, widzę już, łamiesz te zasady. I wciągasz mnie w tafle lustra jak noc czarnego, bo z druga strona nie jest ani trochę czarująca. Pochodnia płonąca na bok klocki Lego, na podium platona, bo to gasa jak to się w ogóle stało? Wszystko było ok, i nagle wyskakuje z czymś takim. Nie, ja nie chcę w to wierzyć. Weź się na to zostanę, dobra. Za naszyjnik miałam wyrzuty sumienia Szminką zdobiłam nasze uniesienia Tworzyliśmy z tego wielkie wspomnienia Teraz zostały nieporozumienia Za nikt miałam wyrzuty sumienia żminką zdobiłam nasze uniesienia Tworzyliśmy z tego wielkie wspomnienia Teraz zostały już tylko życzenia Kwiaty zwykle rodzą się na wolności Wzrastają w górę po to, by spełnić swe marzenie. Rozkwitają w kwiaciarni, choć już wolne od radości. W jedną śmieciach, co za nieporozumienie! Kłócimy się dla zgody, godzimy się, by kłócić. Planujesz, by któregoś razu więcej już nie wrócić. Spalimy swe wywody w płomieniach zapomnienia. Burszujesz już tylko w oparach tego marzenia. I nic to nie zmienia, że tonę w melancholii. A czas wciąż nie stoi Lecz w mym sercu tkwić będziesz jak książki Lema Wyruszaj mnie samotni, życzę ci powodzenia Wszystkiego najlepszego Dzisiaj są twoje urodziny, więc mam nadzieję, że spędzasz je dobrze Wesołych świąt! Oby prezentów było multum, a rodzinna atmosfera Dziękuję za życzenie i pamięć za naszyjnik miałam wyrzuty sumienia Żminką zdobiłam nasze uniesienia Tworzyliśmy z tego wielkie wspomnienia Teraz zostały nieporozumienia Za naszyjnik miałam wyrzuty sumienia Żminką zdobiłam nasze uniesienia Tworzyliśmy z tego wielkie wspomnienia Teraz zostały już tylko życzenia